Na tory, na górkę, na sankach zjeżdżać, z tych nasypów. a no tam się jak zjeżdżało, to tam daleko tak jechało aż do tej łączku, przez tę łączkę, z jednej strony, i z drugiej strony. Także już, no później narty, to narty to nie takie jak dzisiaj, na te paski wiązane, na, na byle jakie buty, kto jakie miał buty, do tego się wiązało łyżwy, ły, łyżwy na, na te, jak to się nazywało, takie w się wbijało, taki kwadracik, robiło się otworek, łyżwy się wkładało, przykręcało, na tu się trzymało, a z przodu spinało się na takie żabki, zakręcało się kluczykiem i tak się to jeździło. Nie było tak, jak to dzisiaj, że zakładasz but i sobie jeździsz. Nie, kiedyś trzeba było dopasować łyżwę do buta albo but do łyżwy, no, rodzicym zapytać, czy można popsuć, bo wiadomo, narczary się kupuje i gdzieś jak chodzi tam 3 lata w butach, zanim nawianie urocznie, a tu trzeba do tego tego, bo to, to, trzeba, to nazywało się płastynka, trzeba było to przybić, przykręcić do, do obcasa czteroma śrubami, zrobić odprób w No i później tak się chodziło. No fajna była jazda, znowu śłapało się druty, Samochód pomału gdzieś jechał, tu na przykład na Kraszywskiego jak z Goździka mięso przywozili, czy tam kiełbasę i wyjeżdżał samochód, no to na taki drucik, cyk i na butach za tym samochodem jechało, czy? no, też było fajnie, bo adrenalina co nie miara, bo jak kierowca zauważył, przychamował, jak złapał, to za i kręcił, nie, a jak nie, no to, no i tak żeśmy to jeździli tutaj. Po tych bojarach. No i jeszcze przed szkołą, tam gdzie teraz stoi urząd miejski, była górka, też bardzo niezagospodarowana, z chaszczami i jakimiś takimi wądołami, ale natomiast znakomicie nadająca się na zjeżdżanie na sankach. Tylko, że zjeżdżało się prosto pod samochody w stronę ulicy Słonimskiej albo Ogrodowej. Może to nie był jakiś bardzo duży ruch, ale jednak już wtedy, jak chodziłam do Szkoły Podstawowej, to te samochody jeździły. I umawialiśmy się na górkę właśnie tam. Jakoś rodzice to spokojnie znosili. Nie pamiętam, żeby jakieś wypadki były. Chyba, że byliśmy lekko poturbowani, bo górka była stroma i nie w każdą stronę była wygodnie zjeżdżalna. W niektóre strony, w niektóre strony była jakaś taka pozałamywana i co bardziej ambitni wjeżdżali, zjeżdżali nie z tej strony, z której pominni sankami no i wtedy się pojawiały jakieś guzy.